DŻBIK- Masz jakiejś quest w sumie mam dwa item questy Dobra, zrobię to inaczej bym Wreszcie, pistolet albo czekaj, ja ci dam broń od skawa A <grym> da, bo Quake Merkera wsadziłem, a nie Apehi, które miałem w magazynie Znalazłem magazyn z Quake Merkera DŻBIK- Czemu strzału nie słyszałem? W sumie miałem menu włączone, kurwa Ale, bo... Ale masz kurwa na czole DŻBIK- dobra. Poznaczony został. Oszczędziłem cię. Co <grym> to do, do mnie. Co? Coś, coś co To, to dostałem. To też, tak? Ty na lagu jakimś jesteś, to dopiero no... mój chyba doszedł. No, <grym> Ja <grym> Ja pierdole. <grym>